Witam ponownie Zaczynamy, mam hot era przygotowanego W sensie jest puszczony Zaczynamy nagrzewać Lampę sobie zaadaptowałem jako trzecią rękę I teraz tak, spróbujemy sobie grzać tutaj te piny o Kalafonia już poszła, mamy 90 stopni, damy sobie troszeczkę więcej, damy sobie około 200 Kalafonię musimy sobie poprawić Chciałbym ją mieć gdzieś tu no, Zaczyna się kopcić, więc chyba jest dobry znak 52 55 Zobaczymy jak to grot, kalifornia i hotel. Tak sobie. Tak sobie. 200 stopni na chocie. 60, trzeba musiemy już pomału odjechać w dół. Damy sobie 150. Tutaj 40, 50. Dobra, mamy jakąś wstępną temperaturę. sobie tę, czy tę rękę, nazwiemy to tak, tutaj użyjemy. Co tutaj mamy? 59, 40, Dobra. lepsze niż 20, mamy 20 stopni więcej, jak nie więcej. Próbujemy coś odessać i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także się robi tutaj bardzo mało miejsca. Co mi się tak nie, nie za bardzo podoba, ale troszeczkę syna znika. Spróbuję to bardziej pokazać. Tu jeszcze, jeszcze sysarz ciała. Weźmiemy sobie trochę. Cyn kalafonii w sensie żeby tutaj to wszystko ładnie zaciaprać spróbujemy może się uda coś w ciągu, ale chyba cynę mi nie wciągło, tylko samą kalafonię. Trzeba dać troszeczkę więcej temu futuru. No tutaj mi pokazuje 65, 68, 50. No tak tego nie rób. 62. Więc jesteśmy w takim jeszcze bezpiecznym poziomie. Ale to dalej za słabo chyba grzeje. Choć kopci się z tego tak dość srogo. Hmm, jeszcze. jeszcze mam wrażenie, że brakuje watów. Jeszcze brakuje watów, ale coś, coś zaczyna wychodzić. W sensie cyna zaczyna wychodzić. Nie wiem, czy dużo widzicie, bo się naprawdę skupiam. Miałem sobie na czymś przećwiczyć, ale jak to zawsze ćwiczymy na żywym organizmie. Więc jak to się mówi, pola do błędu nie ma za bardzo. Ale 60 stopni to jeszcze jest takie w miarę ok, w miarę. Nic to nie daje. Spróbujemy troszeczkę tak. Damy sobie to bardziej tak. Żeby miał więcej miejsca. Nie widać, żeby cynę wciągło. Zrobimy stara sztuczka, jeżeli nie chce się odlutować, to trzeba troszeczkę dolutować. Ale widzę, że to nawet nie chce dodać tej cyny. Nawet nie chcę lutować tego no. Za mała moc Płyty już mam w odpowiedniej temperaturze Tylko lutownica nie daje rady Płyta ma 66 Tutaj ma 57 Tu ma 34 jest ciepła płyta, ja tego nie dam rady tą lutownicą zrobić choćbym chciał nydyrydy, Pany, nydyrydy ta lutownica jest za słaba, nie wiem czy to będzie widać spróbuję to zoomnąć, nie wiem jak to będzie widać spróbuję to zoomnąć, na żywca. I Wam pokazać, sorry że się tak trzęsie, ale po prostu jedziemy na zoomie ta cyna się nie chce nawet, o, widzicie mi się nawet przy, przykleja grot do tego o, tutaj patrz, czyli kamery używam jako mikroskop teraz to się nie chce topić po prostu to się nie chce tak topić, nie ma szansy, że to odeszce Chciałbym, ale nie idzie, dobra Wyłączamy, zoom Zoom wyłączamy Na zero Schłodzony Schłodzony płyta jeszcze ma 42 nie niestety mój staruszek nie podołał trzeba coś lepszego kupić, mocniejszego brakuje z 30-40 stopni żeby to działało to nic na razie, do zobaczenia, cześć a więc, któryś dzień później i co tu się działo? dajemy zoom i spróbuję pokazać, i zaraz mi tłumaczę co będziemy robić, tutaj dodałem tak zwany salmiak, tu i tu, tutaj próbowałem tylko lutownicą plus plecionka i efekt jest dobry, tylko jest taka mała lipa, że z góry wszystko jest wyciągnięte, ale jak jest gruba płyta, jak widać jak jest gruba płyta, to nie jestem w stanie wyciągnąć z samego dołu, więc tam na samym dole jeszcze jest cena, więc będziemy to próbować salmiakiem najpierw tu, salmiak zawsze dawał radę, tu i tu będę próbował to plecionko wyciągnąć, później tak samo tu i tu, tego nie ruszałem, to jeszcze zostało z tej pierwszej próby, co to tak roz, przepraszam, rozkopałem. I troszeczkę tutaj plecionką działałem bez Hot aira. I troszeczkę się udało wyciągnąć tej cyny. Więc tym razem lecimy z Hot airem. Tutaj Hot Air. Będziemy jeszcze lutownicą jechać i pleciąkom. I mam nadzieję, że to się da, da radę rozlutować. I później spróbujemy to. Nie będzie mnie smych, słychać za bardzo, bo będę robił w masę przede wszystkim bezpieczeństwo i zdrowie na pierwszym miejscu, dlatego nie będę za dużo gadać, a jak nawet coś będę gadać, to być może nie będzie mnie dobrze słychać, więc z góry przepraszam, no ale trzeba troszczyć przede wszystkim o siebie i o swoje zdrowie, bo po tym jak kalofonią tutaj jechałem, to miałem dzień do tyłu, tak się strułem, bo to wszystko musiałem wdychać no nic dobrego, dobra mniej gadania, więcej robienia, lecimy zaraz tematem nie wiem czy mnie słychać, ale mamy HR na 171 stopni grzejemy sobie tutaj ten punkt samym jak się już zaczyna roztapiać pomiar temperatury z miejsca wygląda na 48 nawet 51, więc dużo więcej niż od początku i lecimy z tematem, może się uda nie widzicie ile się tutaj kopci, ale się kopci ostro ja to mi właśnie chodzi, dlatego mam maskę, żeby tego nie wdychać ale plecionka nic nie wyciągała więc stawiam, że albo wszystko już wyszło albo będzie trzeba najpierw dodać syny, żeby coś wyciągnąć ale zaraz zobaczymy patrzę, tak odwraczę was żebyście widzieli co się dzieje nic nie wyciągła więc trochę droga naokoło. uwierzcie czy nie czasem żeby odciągnąć czegoś syna trzeba najpierw ją tam dać żeby ładnie wciągło damy sobie soniaku troszeczkę Spróbujemy to wyciągnąć, co tam zostało. Muszę ułożyć pociągę i lecimy z tematem. Zaraz zrobimy oględziny. no jak widać mam po prostu tutaj to złapane tak na kamerę. Jak to wygląda? Dość dobrze. Wsadnie jak daję radę. I zaraz zrobię zdjęcie dla Was. Kolejny dzień. Już to nam wszystko wystygło, maska przygotowana i lecimy. Tak żeby Wam pokazać, jest 17 stopni. Faktycznie tutaj jest trochę chłodno, ale zaraz się zagrzeje. Co się nam udało osiągnąć? To było prawie że rozlutowane, to jest rozlutowane, jedynie teraz tak jak ruszam tymi nóżkami, bo to jest taki sposób no, przeze mnie patentowany. Jeżeli nóżka się rusza, to znaczy, że jest dobrze rozlutowane. Tutaj musiała kalafonia zaś stwardnąć i to złapało. Ale to wyjdzie jak. To jeszcze spróbuję rozlutować do końca. To i to. To było ostatnio w miarę OK. To było w miarę OK. To trzeba rozlutować. I spróbujemy dźwignąć całą płytę do góry. Więc jest plan, więcej raczej nie będę gadał, bo przez maskę mnie nie będzie słychać, więc lecimy z tematem.